lustro dla wszystkich zakochanych z kontaktem lub bez kontaktu. Witam serdecznie wszystkich kochanych słuchaczy, subskrybentów, nowych widzów, którzy tutaj zawitali i znaleźli mój kanał. Dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że wszystko u was dobrze. Oczywiście w sprawach miłosnych na pewno dużo zamieszania, niepewności, Dlatego jesteśmy tu wszyscy na tym kanale. Zobaczymy, co dzisiaj pokaże lustro. Oczywiście zapraszam Was do komentowania. Wszystkie komentarze czytam. Widzicie, jak daję tam serduszko lub y, daję tam y, klik z moim zdjęciem Loelia. To znaczy, że przeczytałam Wasz komentarz. Kochani, Proszę Was o lajki, proszę Was również o nowe subskrypcje, jeśli jesteście tutaj nowi, nowi na tym kanale. Zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem u góry, a dostaniecie wszystkie powiadomienia o tym, kiedy są nowe premierki z wróżbami kolektywnymi dla Was. Teraz skupcie się na Waszej osobie. Ja wylosuję oczywiście karty do lustra. Zaczynam od Was, osobo pytająca Wasze myśli, uczucia i zamiary oraz paraleja, czyli równocześnie będę robiła też Waszą osobę ukochaną. I w środku karty tarota mówią, co Was łączy, co jest wspólne w Waszych myślach, uczuciach i zamiarach. Zaczynam od Was. Wasze myśli, kochana osoba pytająca, która oglądasz i pytasz, tak? Co u Was? Wasze myśli. Chcielibyście nowego początku, nowej szansy, wyleczenia wszystkich spraw, które są między Wami. Chcielibyście jakiejś decyzji, podjęcia, nie wiem, decyzji z w którą stronę ma rozwinąć się ta relacja. Chcecie, by wszystkie sprawy, które są, jakieś nieporozumienia, blokady między wami, by się szybciutko uleczyły, wyleczyły i by zacząć wszystko od nowa. Dziecko, kata dziecka mówi o nowym początku. Yy, macie nadzieję na Nowy początek. Myśli waszej osoby. Ta osoba myśli o was. Wy jesteście w jej głowie, że między wami jest sytuacja niejasna, nieklarowna. Wy, osoba pytająca, jesteście w głowie waszego partnera, waszej osoby ukochanej. Niestety jest tu sytuacja bardzo zagmatwana. Są jakieś problemy między wami, które nie dają klarowności spraw. Także rzeczywiście coś należy wyjaśnić, coś należy tutaj na nowo uleczyć, wyleczyć sprawy, problemy, jakieś niejasności, by one przeszły, by one się rozjaśniły. Zobaczmy, co was łączy w waszych myślach, tak, czyli na poziomie mentalnym, na poziomie głowy. Potrzebna jest praca nad tą relacją. Musicie oboje pracować mozolnie ciężko nad tym, by naprawić tą relację, by jeszcze raz być może właśnie tutaj dać szansę tej relacji, by coś wyjaśnić, by problemy przeszły, by uleczyły się jakieś stare zadry, stare problemy. Musicie oboje Oboje, to was łączę Oboje musicie tutaj Nad tą relacją Popracować Przechodzimy do waszych uczuć Osoba pytająca Twoje uczucia Twoje uczucia Tak, znowu chęć Wyleczenia, wzmocnienia tej relacji O, myślicie, że jest jakaś inna kobieta Zobaczcie Tutaj yy, chcecie, albo wy jesteście po prostu kobietą. Chodzi o to, że jest tutaj, są dwie wersje. Jest chęć wyleczenia, znowu to się ta karta powtarza karta tęczy to wyleczenie wszystkich starych problemów, wzmocnienie waszej relacji, wzmocnienie waszych więzi, komunikacji. I tutaj Wy jakby wyczekujecie w oknie, też tęsknicie za zbliżeniem, intymnością z Waszą osobą ukochaną, wyczekujecie na wiadomość, na spotkanie, na jego przyjazd, na jego powrót. Lub inna wersja dla niektórych z Was, ale to będzie może mniejszość, może myślicie, że jest tutaj jeszcze jakaś inna kobieta, inna kobieta, która ewentualnie tutaj miesza się do Waszego związku i yy, chcecie, by ta sytuacja z tą inną kobietą się jakby tutaj wyjaśniła to dla niektórych z Was teraz uczucia Waszej osoby uczucia Waszej osoby uczucia waszej osoby wow, ta sama kobieta wychodzi, kochani teraz już jestem pewna, że jest jakaś inna kobieta, czyli jakaś inna kobieta tutaj zawraca nie wiem, za zamęca mąci skręci, jakaś inna kobieta jest tutaj jeszcze w tej relacji, czyli jakaś trójka jakiś trójkąt i o tym trzeba porozmawiać o tym chce wasza osoba ukochana porozmawiać. Przez to są frustracje, problemy, nerwy, niepokój, drażliwa atmosfera. Czyli tutaj ta osoba, zobaczcie, ta kobieta się powtarza. Yy, czyli odbija się w, w tym lustrze. Czyli tutaj jest jakaś rzeczywiście... Trzecia osoba, jakaś inna kobieta, być może on spotyka się z inną kobietą, to trzeba było wyjaśnić, dlatego są tutaj niejasności, problemy, potrzeba wyjaśnienia spraw i uleczenia spraw. Zobaczymy, co Was łączy w uczuciach. Co Was łączy w uczuciach? Co Was łączy w uczuciach? Co Was łączy w uczuciach? Co Was łączy w uczuciach? Koło fortuny. Koło fortuny to yy, zmiana. Zmiana w Waszej relacji, jakieś zmiany raptowne, które muszą się wydarzyć w Waszej relacji, by ta relacja w ogóle albo przetrwała, albo była uratowana, albo była jeszcze kontynuowana, więc tutaj jest potrzebna zmiana Uczuć, w uczuciach, potrzeba rozmowy, potrzeba wyjaśnienia spraw, potrzeba być może zakończenia tutaj, zdecydowania się, kogo on wybiera, wy podejrzewacie, że on się spotyka z inną kobietą, tutaj rzeczywiście są dwie kobiety w jego lustrze, ty... Jako osoba pytająca i inna kobieta, być może tutaj kochanka seksualna, przyjaźń, plus jakaś afera, wy chcecie, by to się zmieniło. Koło fortuny ma zmienić tą sytuację na lepszą, tak? Na lepiej. Więc yy, należy rzeczywiście tutaj yy, szybko coś wyjaśnić i zmienić. Teraz zobaczymy Wasze zamiary i plany w stosunku do Waszej osoby ukochanej. Chcecie, by sprawy potoczyły się pozytywnie. W kierunku relacji chcecie zaproszenia, randki, spotkania. Tutaj chcecie pozytywnych yy, rozwojów, chcecie zaproszenia, randki, spotkania, yy, miłej rozmowy, Znowu miłego czasu, romantycznego. Być może chcecie niespodzianki, bo on zadzwonił, napisał. Zobaczymy u niego jego plany w stosunku do Was. Jego plany w stosunku do Was. Tak, zaproszenie. On też chce tutaj Was zaprosić, zrobić Wam niespodziankę, zaprosić na randkę na rozmowę. On myśli tutaj o tym, by zadzwonić, napisać, wysłać wiadomość, zaprosić niespodziewanie i by otworzyły się nowe tutaj perspektywy na komunikację, na wyjaśnienie spraw, na nowy początek, nową szansę, na nowy rozdział. Być może byście coś wyjaśnili. Zobaczmy, co Was łączy w Waszych planach. Mhm dobrze, mam już czyli y, łączy was paść y, buław czyli to, żeby y, znowu wróciła taka lekkość do waszego związku, lekkość y, wyjaśnienie spraw, zabawa frywolność, intymność nie wiem, m, dobry seks y, jakaś taka lekka atmosfera by wyjaśnić wszystko by się pogodzić, wydawanie i branie balans, równowaga nastąpiła, zgoda harmonia na pewno chcecie oboje zgody, to Was łączy, ponieważ oboje myślicie tu o spotkaniu, o randce, o y, tym, by napisać wiadomość, by się umówić i tutaj chcecie się oboje pogodzić. Wasze plany i zamiary są, by się pogodzić, pojednać, by znów nastąpiła harmonia i balans. Zobaczmy jeszcze jaka karta wypadnie nam w oraklu miłosnym na koniec. Ups, już mi wypadła Free yourself, czyli It is time to take back control of your life Ok, czyli Uwolnij samego siebie Jakby bądź wolna Jest teraz czas by, Byś miał kontrol Byś miała kontrol nad swoim życiem Byś nie myślała tylko Jakby opętanie o tym związku O nim, o wiadomości o nim Byś nie czekała, tylko byś była niezależna, samodzielna, byś była wolna, byś decydowała o siebie, byś była sama ze sobą szczęśliwa, tak? I to jest teraz w tym momencie najważniejsze, ty w centrum, ty jakby tutaj jako fokus, czyli yy, uwolnij samego siebie z tych pętów, być może tej miłości, tego związku, czy zazdrości, czy yy, tej sytuacji tutaj jakiejś problemowej, problematycznej te karty, które się powtarzają w waszym lustrze, jeszcze na koniec takie krótkie, takie krótkie reasumę, podsumowanie, to jest karta właśnie tej innej kobiety jakby ty miała podejrzenia, czy tutaj kontrolowała, on rzeczywiście tutaj ma dwie kobiety w swoim odbiciu lustrzanym ta kobieta, która się wtrąca tutaj w Waszą relację, która psuje Waszą relację, która być może spowodowała te niejasności, problemy, komplikacje, które powinny być wyjaśnione. Ta karta, która się jeszcze powtarza w Waszym związku jest karta niespodzianki, zaproszenia, wiadomości, randki, miłego spędzenia czasu. Oboje tego chcecie i oboje dążycie, by otworzyła się nowa szansa. Dziękuję serdecznie, proszę o komentarze, proszę o lajki, proszę o nowe subskrypcje, jeśli jesteście nowi, zostańcie tutaj na moim kanale, będę się bardzo cieszyła i do usłyszenia już wkrótce.